Dziś mam do was takiego fajnego, srandownego organisty. Jerzech pewien, żeście takiego jeszcze nie słyszeli. On na organach nawet gra dobrze, ale jak on śpiewał... Łatwo to będzie. Srandy co niemiara. Tuż posłuchajcie. Idźmy tu dmy się, jak Na no serce czy matki, czy nasz synka, serce, To serce serce na dzieci K.O.Z.O.Z. a to Lesen i I miał ojca i syna i ducha świętego Bo z moim i z duchem Twa, Jakżeście się choć kapkę uśmieli, to dodajcie łapkę w górę, subskrybujcie, udostępnijcie posta kajeny. Miejcie się fajnie, do zaś.